Jak być mądrym? Witamy w cwanych Gaciach. wyłącznie dla mądrych! Zwycięzca poprzedniej gry, profesor Ludwig von Drake oraz nowy zawodnik, pan Gufi czekają już na kolejny zestaw pytań w teleturnieju Cwane Gacie. Kategoria pytania, na które Gufi nie odpowie nawet za milion lat. O, o! Pierwsze pytanie? Jaka jest chemiczna nazwa soli kuchennej? To chlorek sodu. Prawidłowo. Pytanie drugie? Jak się nazywa moment, kiedy to ziemia? Przesilenie jesienne. Znajduje się najdalej od słońca. Doskonale, profesorze. Następne pytanie? Co to jest? Telepatia? Wspaniale! Tak więc kończymy grę. Profesorze Von Drake zachował pan tytuł mistrza i wygrywa pan 3 miliony dolarów. A pan, panie Gufi, jest pan nam winiem 3 miliony dolarów. Ale ja nie mam takiej kasy. Uhuhu. Jestem bogaty i mądry. Kurde, blady, chcę być taki mądry jak on. Może będzie dla ciebie nadzieja, jeśli pójdziesz do szkoły. Uhuhu. Musisz zacząć od podstawówki. Czasno. Ciasno. Dzwonek to sygnał dla uczniów, by zajęli miejsca. Sygnalizuję również przerwę! Wdragi! O blady! Powiedziałem żeby być mądrym, nie wolno zapominać o czytaniu. Och, szkieterowie. Tak. Czej, myszkieterowie! Czys... U, przepraszam. Czej, myszkieterowie! O, że blary! Oczywiście należy poznać dzieła o różnej tematyce, jak na przykład... Ręce precz od Wietnamu! Czy też Moby tak. Być mądrym to znaczy być oczytanym. Wkrótce uczeń dostaje promocję do... Gimnazjum. Mądry osobnik z pewnością musi umieć pisać. Początkujący pisarz powinien wybierać jak najprostsze zdania. Jestem mądry. I tu by na to. Doświadczony pisarz może wnieść więcej sensów w to proste zdanie, dodając partykułę. Nie jestem mądry. Hej! Spójnik pozwala rozwinąć zdanie pojedyncze w złożone. Nie jestem mądry i cuchnę. Ty mały! Nie bój się używać różnego rodzaju okoliczników. Nie jestem mądry i cuchnę jak małpa. O, ty! Pamiętaj jednak, że czasem najlepsze jest zdanie najkrótsze. Ouch. Dobrze uczniowie nie mogą zaniedbywać ćwiczeń sportowych, bo praca bez zabawy ogłupia człowieka. Hmm, ja nie jestem człowiek. Toszykówka jest ulubioną dyscypliną sportu osobników wysokich. Konus? No. Wysocy inaczej mogą liczyć na to, że nadrobią podczas okresu i żywania. O, o kurczę, blady! Prosto z gimnazjum delikwent przechodzi do liceum. Tu czekają na niego największe wyzwania. Zwłaszcza na lekcjach matematyki. Przecież do wystarczy tylko zaokrąglić do jak mu damy podzielnośnika, który podźwignięty do wielkiej potęgi da nam ten wichajster. O, zapomniałem o przecinku. Kurcze, blady. Dracaj tule już! Wielu uczniów zmaga się z wyższą matematyką, ale nie wolno im zapominać o podstawach. O odejmowaniu, dodawaniu, dzieleniu i oczywiście o mnożeniu. Liceum. Udało się, pożeraczu wiedzy. Nauka zakończona. Masz teraz ślistek papieru, który mówi Jestem mądry! Nadeszła więc pora, aby sprawdzić swoją mądrość w teleturnieju zatytułowanym Cwane Gacie! Jak się nazywał gracz, który w 1949 wywalczył złoto dla biegunek z Ohio? O, masz. Hmm. Tego to nie wiem. Ten konus tego nie wie. Kurcze blade! Zgadza się. Z doskonałego podania kurzej twarzy kurcze blade mogą oddać strzał, który dał zwycięstwo jego drużynie. Panie Goofy, jest pan naszym nowym mistrzem. Serio! Jak widzicie, pilna nauka zawsze na końcu przynosi sukcesy. Teraz zainkasujemy te 3 miliony, które jest nam pan paniem. Nie ma sprawy! Przynajmniej jestem mądry i mam członek gacie. U.